Come to the nie oceniaj mnie, bo ludzie coś mówią Jak ty chcesz nich słuchać, to mówię się trudno ej, ej, ej, ej, ej. Nie oceniaj mnie, bo ludzie coś mówią Ty wymyślasz bajki jak jakieś Naruto ej, ej, ej, ej, ej, ej, Ty myślisz, że wszystko już znasz Oceniasz tak prosto ten świat Ty myślisz, że serem nie znasz Ty myślisz, że serem nie znasz I chociaż spotykam się w snach To nie będzie nigdy już Właśnie mija mi ten czas I chociaż oceniasz mnie Po dziarach na dłoni oj wiem Nie patrzysz mi w oczy Nie patrzysz mi w oczy Bo myślisz, że to jest sen Sen, sen, sen, sen, sen What? Sen, sen Ho. Nie oceniaj mnie, bo ludzie coś mówią Jak ty chcesz ich słuchać, to mówi się trudno ej, ej, ej, ej, ej, ej Nie oceniaj mnie, bo ludzie coś mówią Ty wymyślasz bajki jak jakieś Naruto Się. Ty byłaś dla mnie jak ten, ty byłaś dla mnie jak ten Teraz zastanawiam się, co robiłem aż tak źle i nie robię co chcę, bo wiem, że to nie fair Myślisz, że nie doceniam wszystkich wspólnych momentów, nocnych obłędów choć dzisiaj to wszystko bez sensu Myślisz, że nie doceniam wszystkich wspólnych momentów, nocnych obłędów choć dzisiaj to wszystko bez sensu Ty wymyślasz bajki jak jakieś Naruto Ej ej ej ej ej ej ej ej ej Nie mnie bo ludzie coś mówią Jak ty chcesz ich słuchać to mówisz że trudno Ej ej ej ej ej ej ej ty wymyślasz bajki jak jakieś Naruto, ej ej